Pierwsza sprawa to gdy on rozdawał ludziom z gildii na Dragon Survivor na Rangi, ma kilka kont na YouTube i rozdawał ludziom youtuberów z gildii i oni wklejali link do jego filmu na jego kanale, dostawali rangę i się cieszyli, ale potem dostawali bany, bo ten gościu pousuwał te filmy. Ludzie podostawali bany, a on przestał grać na Dragon Survival, więc naprawdę niezbyt fajne zachowanie. Kolejna rzecz to, gdy, dostało, gdy można było dostać bana na serwerze bez zasad, yy, że nigdy niby się nie da dostać bana, to on dał bana. A wiecie za co? Niby obrazy serwera. Ktoś napisał na czacie, że właściciel to retard. Napisałem plus jeden i dostałem za to bana na serwerze bez zasad. Kolejna rzecz to, że właściciel jest taki leniwy, że robi serwer na paczkach z neta, o czym będzie trochę więcej, trochę później w innym chapterze, w innej kategorii jakby, no. Kolejna rzecz to, że właściciel nie rozumie, że serwer musi być przetestowany. Chciał mnie okłamać, że jego kuzyn jest menedżerem Tidanaxa. Oczywiście ja pisałem mu tak y, po to, bo miałem niby dostać perma, y, więc zapisałem tak, żeby zapomniał o tym, że ma mi dać bana. Poza tym jego serwer łamie regulamin eula minecrafta i ma krakowane pluginy, typu Verus Kraket. Poza tym ma wywalone w graczy i ma ich w dupie, bo gdy napisałem mu, że Lock4J działa, napisał, że ma to gdzieś, że on nie ma Windowsa, że on nie będzie miał wirusa, co nie jest prawdą, bo nie tylko na Windowsie da się złapać tego wirusa z Lock4J, yy, więc po prostu on nie chciał naprawić tego, podałem mu pluginy, nie chciał wgrać, mówił, że mu się nie chce na przykład. Kolejna rzecz to też, też jest taki głupi, że zbanował budowniczego za to, że wyganiał graczy z spawna drugiego, który właśnie budował. I po prostu ten budowniczy wyganiał tych graczy, bo nie miał permisji do zrobienia osobnego świata i ten spawn był, ale był obok dosłownie tego normalnego spawna i za to budowniczy został bana. Ale oczywiście potem Unbana i tak dostał. Ale potem znowu dostał Bana z jakiegoś powodu, o którym powiem potem. A ja właścicielowi mówiłem, że budowniczy jest zaufany, żeby mu dać uprawnienia, żeby nie było problemu. Właściciel mówił, że nie. Jeden z głównych problemów serwerowych jest to, to że na przykład cały serwer jest robiony na skryptach. Nie jest testowany, jest robiony na szybko, jest robiony pod kasę. Wiem, bo po prostu byłem jednym administratorem. I cały serwer jest na skryptach, jest tak niedopracowany, że było kopiowanie itemów w magazynach, a właściwie zamiast to naprawić, to wyłączył cały skrypt. Napisał też te magazyny tak. Że gdy był skrypt na magazyn odpalony, to nie dało się otwierać skrzynek, ani stawiać. Więc właściciel ogólnie pisze skrypty, które nie działają. Pobiera paczki z neta, które przerabia. Oraz udostępnia adres IP graczy. Gdy ktoś na przykład będzie ukraszował serwer, to on udostępni wasze IP na czacie, ze spami i pinguje na Discordzie, nie? Więc no to nie jest zbyt fajne. Poza tym jego serwer łamie regulamin EULA Minecrafta i, i ma krakowane pluginy typu Verus, Kraket. Dobrze, a więc zobaczmy co ma w pluginach i skryptach. Podłoga Koks, plugin, script, Co on tu odwalił? Podłoga Koks. E, oczywiście zamiast wgrać normalny plugin na Mutanty czy tam na jabłka, no to on oczywiście musiał skrypt zrobić. A sklep. Który też nie działa, ma errory, patrzałem. Day. Nie, że coś, ale nawet ja umiem to zrobić w comment bloku, a nie w skrypcie. Aha. No, oczywiście skrypt z neta też. Dragon Schowek, skrypt z innego serwera. Plus... Skrypt z neta. Aha. Dobra, dziwne. Głowa. SCRIPT BY THE Sochac I ty sochac DISCORD Sochac! Coś tam, coś tam. Myślnik M. To były te magazyny śmieszne. To chyba napisał sam, z tego co wiem. E, Okej. Okay. Jak coś to chodzi o to, że na C też jest coś takiego, że jak się wpisze ukośnik AC, ukośnik WERUS, ukośnik WULKAN to ci pokazuje, że coś tam zgubiłeś permisy, łapaj łapa tuchów. Więc ten skrypt może być wyciekiem jakimś z tabem C czy coś. Może na tabem C też to było zrobione w skrypcie. Na spawna. Dobra, dziwne. Że mam w pluginie spawna blokadę koment. Sprawdzanie z neta, bo sam je w sumie tu wgrywałem. To jest z wycieku. To jest z wycieku. A tu są ukrywanie koment. Czyje i jest ten plugin. Dudek. Kolejny plugin z neta? Nie wiem, może to jest coś z tego. Patrzcie na to. To jest na przykład ślad po tym. była wiadomość. To jest plugin z Kraftem C. To jest nawet przerobione Craft Nano. No. Krasus.pl, jakieś inne rzeczy, tłumaczenie byarek.pl. Mnie też oszukiwał, że nie ma krakowanych pluginów, ale w takim razie przyjrzyjmy się Werusowi. Custom Loader coś tu śmierdzi. X Brownie Codes. Otwórzmy to w Intel IJ. I rozumiecie chociaż trochę Java, to raczej powinniście wiedzieć co tu się dzieje. No, na przykład klasa custom loader. Albo importowanie Verus loadera. Już nie będę się przyglądał temu loaderowi. Xbrowny Codes. W sensie ja przyglądałem się temu loaderowi, poza tym w Minecrafcie w GUI Verusa pisze Kracket by Xbrowny Jego strona chyba też padła. Part 2 wkrótce.